Witam Państwa, przed nami przedostatnia, szósta kolejka ligowa rundy jesiennej Mistrzostw Polski w hokeju na trawie Sezon 2021-2022 Runda wizowana na dzień 30 października 2021 roku W tej kolejce dwa bardzo ważne spotkania dla układu tabeli ligowej Zaczynamy! Mecz numer 1. To jedno z dwóch moim zdaniem bardzo ważnych spotkań dla układu tabeli ligowej. Stela Gniezno podejmuje AZT z Politechnikiem Poznańską. Dla Steli jest to mecz o wszystko. Przegrywając to spotkanie Stela, Beniaminek Ligi, pogrzebie swe szanse na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli ligowej dla Politechników. Wygrana tego spotkania to szansa na umocnienie się na bezpiecznym szóstym miejscu w tabeli ligowej. Mecz numer 2 Grunwald Poznań, LKS Gąsawa. Lider rozgrywek Grunwald Poznań spotyka się z lks Gąsawa, Drużyną, którą szczęście omija Cóż o tym spotkaniu można powiedzieć? Faworytem jest drużyna Grunwaldu Mecz numer 3 Pomorzanin Toruń podejmuje start 1954 Gniezno Gospodarz tego spotkania na własnym boisku jak na razie wygrywa wszystkie mecze i wygląda na to, że kontuzje zawodników nie wpłynęły w szczególny sposób na grę Pomorka. Start nie jest faworytem tego spotkania, jednak jak zawsze w swoich występach wysoko zawiesi poprzeczkę. Mecz numer 4 to drugi z awizowanych przeze mnie meczy mający wpływ na kształt czołówki tabeli ligowej. AZS AWF Poznań, drużyna zajmująca czwarte miejsce w rozgrywkach, podejmuje trzeci zespół tabeli ligowej, Wartę Poznań. To mecz o pudło. Drużyny wychodzące na boisko wiedzą o co grają. To najciekawszy mecz tej rundy rozgrywek. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, jak zawsze namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Życzę Państwu wielu sportowych emocji, do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.